Wyjątkowo nieciekawa dla Ciebie sytuacja, kiedy sąd zostawia Ci prawo jazdy zawodowe, ponieważ jesteś kierowcą zawodowym, ale tracisz to prawko podczas badań lekarskich w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Oczywiście badania są za jazdę po alkoholu i tych badań nie jesteś w stanie przejść. Także wydawałoby się, że sądy są władzą tutaj największą w Polsce, natomiast w terenie, w starostwach, jest tam, w powiecie, bywa różnie. Zapytanie mojego widza. Witam serdecznie, Panie Darku. Dużo napatrzyłem się na Pana filmy, widzę, że chce Pan ludziom pomóc, jestem pełen podziwu. Pewnie, jak zresztą y, wiele osób co do Pana pisze z tym samym problemem. Straciłem prawo jazdy na 3 lata według nowych przepisów i podczas kontroli miałem wydychanym powietrzu 0,16 mg. I było to początkiem lipca 2015 roku. Czyli już minął rok i parę miesięcy. Sąd przyznał mi kategorię C plus E ze względu na wykonywany zawód, kredyt na dom, byłą żonę na utrzymaniu i dzieci jakie ja mam, 16-letnią córkę i 10-letniego syna. Poszedłem na badania psycho psychologiczne, gdzie przeszedłem pozytywnie. No, z reguły Troszkę łatwiej jest, tak jak to jest moja uwaga, przejść badania psychologiczne w pracowni prywatnej, nie wąpowskiej, natomiast badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przeszedłem negatywnie. Może mi Pan coś o tych wynikach powiedzieć lub doradzić, co mam dalej robić? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. No tutaj widz mi przysłał jakieś tam wyniki z badań krwi, które tak naprawdę niczego nie wnościły, bo nawet nie zrobił prób wątrobowych, tylko samą morfologię, nie zrobił prób wątrobowych, nie zrobił cukru, GGTP, prawda, także w zasadzie wyniki dla mnie bezwartościowe i chciałoby się tak powiedzieć, chłop swoje, baba swoje, sądownictwo swoje, powiaty swoje, starosta swoje i jeszcze całkiem do niedawna, po takim wyroku, no y Starostwa praktycznie tego nie honorowały i nie mogłeś stracić prawa jazdy wybiórczo, prawda? Traciłeś, jak już traciłeś to w całym pakiecie, traciłeś prawo jazdy na na motor, prawda? A przy okazji na ciężarówkę żeby było śmieszniej, traciłeś nawet prawo jazdy za to, że złapali Cię pijanego na rowerze. Po wejściu nowych przepisów gdzieś tam jakiś sąd zaczął interpretować to inaczej No i to jakieś tam sądowe te sądowe interpretacje poszły dalej, także większość starost oddaje to prawo jazdy zawodowe. No, tym niemniej, jak uwalisz badania lekarskie w WOMP-ie, to pozostaje Ci tylko odwołanie do Instytutu, bo nawet sąd tutaj nic nie zrobi, bo jak to, no, nie jesteś zdolny do prowadzenia pojazdów mechanicznych zawodowo, no to sąd choćby chciał, to się tego tutaj w żaden sposób nie zmieni. No i jeszcze raz powtarzam, po takich uwalonych badaniach w medycynie pracy, w Wojewódzkim Ośrodku pozostaje Ci tylko odwołanie do któregoś z instytutów medycyny pracy. Słuszne pytanie pewnie mi zadasz, czy przyniesie to jakiś efekt? No, ja za bardzo nie mam pojęcia w przypadku tego konkretnego widza, tak jak powiedziałem, nie wiedział on za bardzo, dlaczego nie przeszedł tych badań, natomiast z reguły instytuty podtrzymują to, co Wąpy ustaliły, bardzo rzadko jest inaczej. I sam dzisiaj na przykład przedłużałem terminowe prawo jazdy gościowi, który po badaniach w wąpu ym, też miał wyrok identyczny, prawda? Sąd mu prawo jazdy zawodowe nie zatrzymał, a mimo to starostwo, starostwo powiatowe niedaleko Wrocławia zresztą nie oddało mu prawka i miało to w głębokim poważaniu ten cały wyrok sądu. A kto urzędnikowi zabroni? Nie powiem gdzie, ponieważ niestety przyjmują moje orzeczenia na prawo jazdy, nie chcę tutaj biernej agresji, że zaczną mi wycofać ludzi, bo tam były krzywo dwa przecinki na moim orzeczeniu. Także sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu Jeżeli miałeś identyczną sytuację, czyli oddane prawko przez sąd, a starostwo Ci robi podgórkę, czy medycyna pracy Ci robi podgórkę, koniecznie to skomentuj pod tym wideo i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.